Ok, przed chwilą mieliśmy terapię z Moniką. Efekty były myślę, że całkiem ciekawe, zresztą za chwilę to zobaczycie. Monika była no, mocno kontynizowaną koszykarką. Zaczęło się w ogóle od problemu z stawem kolanowym jednej nogi. Była tam i artroskopia i problemy z łąkotką i były tam dwie, dwie ingerencje chirurgiczne. Zrobiliśmy sobie całkiem niezłą diagnostykę. Zrobiliśmy sobie dużo lepszą terapię niż diagnostykę, bo jakby nie chciałam tego też przekombinować. Mogłoby wyglądać troszeczkę lepiej. Ale z racji tego, że chcieliśmy zrobić zarówno diagnostykę, jak i tym osobom konkretnie pomóc przez jedną godzinę, to wyszło, jak wyszło, zobaczcie, myślę, że efekt jest naprawdę ciekawy. Dla osób, które jakby bazują stricte na rzeczach opartych na badaniach naukowych, to muszę ich troszeczkę rozszerować, bo bazowaliśmy trochę na testach kinesiologicznych, dokładnie na teście TL, czyli Therapy localization jest on w ogóle całkowicie pseudonaukową metodą. Ciężko go zbadać, bo do końca nie wiadomo jak to wygląda, ale warto go prowadzić w terapię, bo naprawdę jest ciekawie. Nie, zos, jakby nie przynudzam dłużej. Zobaczcie sami cała terapia. Oczywiście jest kilka cięć, bo trwałoby to godzinę. Natomiast zerknijcie sami. Dobra. Twoim głównym problemem jest? Kolana. Jedno? Dwa. Od Obywa. kiedy? W sumie prawe od lat sześciu za chwilkę będzie 5,5. Prawe sześć lat, tak? Tak. Lewe jest to 3 lata. Jak to się stało? Jeśli chodzi o prawe to w trakcie gry w koszykówka. Źle postawiłam w sklepę. Poczułam nagle, jakby ktoś mi urwał nogę. Ok. No, zostało zerwane więc krzyżowe. Była pochora na cała chrząstka, były uszkodzone łąkotki, w lewym kolanie była podobna sytuacja, źle stanęłam, usłyszałam trzask, udało się obejść bez operacji. Czyli tak, w prawej stronie miałeś w ogóle full operację, było tak, tam robione wszystko, tak, rekonstrukcja, ok. drugi raz jeszcze łąkotki. Dobra. czyli dwa razy była ingerencja tak, chirurgiczna w tak, prawym tak, kolanie? Tak. Okay. A w lewym nie obeszło się bez. tylko by był pęczek. Ok. I teraz tak. Co jest aktualnie twoim problemem jeśli chodzi o ten staw kolanowy? Co tam się dzieje? Eee, przeskakuję dosyć mocno prawe kolano. Eee, Trzeszczy. Nie mogę ukucnąć, bo nie mogę się podnieść. Czyli jak? Przy wstawaniu jest ból, tak, który nie możesz zrobić dalej ruchu. Przy zewnętrznej stronie tutaj okay. w zgięciu, w lewym jest w sumie to samo. W prawym jeszcze bardzo często czuję, więc odłożetki ciągnie mnie cały czas, aż mi przychodzi na piszczę. Okej okay. i prawej zdawanie gorsze niż lewe. E, tak. Dobra, ale lewe też Ci przeszkadza teraz? Tak. I czujesz, że masz ograniczony zakres ruchu i ból? E, w prawym mam ograniczone. Okay. Czasami to w zależności, czy dobrze ćwiczę, czy nie. Jeśli okay. dobrze ćwiczę, to one są. Odczuwam ból na przykład po ćwiczeniu. Mm -hmm. Mam czasem wrażenie, że te kolana są obydwa spuchnięta. No i po jakimś czasie przychodzi. Okej. Okay. Dobra. Myślałam w ogóle, jak porozmawialiśmy, że ja tam stricte nie wiem, czy doczytam, czy ty nie miałaś. Myślałam, że jakby stricte w tych kolanach nic się nie działo, tak jakby ten ból jest. Znaczy w tym level? Hmm. Nie w ogóle, widzę, że były konkretne ingerencje chirurgiczne, tak. także okej. Okay. Dobra, słuchaj, a pytanie to sobie za chwilę wykućmy wszystkie czerwone flagi, tak że nie będziemy tutaj zanudzać przy, przy filmie. Natomiast aktualnie jakieś leki przyjmujesz? Nie. Powiedz mi jakieś inne operacje wcześniej miałaś? Tylko kolano, tylko kolano. Dobra, aktualnie ćwiczysz? Tak. Siłownia, coś w tym temacie? Bieganie i Ok, podczas biegania przeszkadza kolano? Na a jak się rozgrzeje tak, to ja jest się lepiej. Się tak, ale potem jak przechodzę na siłownię to czuwam, mhm. no ale nie odpuszczam jakby i to jest... Dobra, ten... okej. Okay. Więc tak, to co będziemy musieli zrobić, zrobimy sobie takie badania w ogóle jak to było na statyce, spróbujemy mhm. sobie takimi prostymi ćwiczeniami sprowokować ból, później zrobimy sobie jakby taki protokół palpacyjny, zobaczymy sobie czy jakaś sztywność tam będzie, aczkolwiek już z racji tego co opisałaś mi więcej jakiś tam... No zobaczymy też, bardzo ważne będzie pod kątem, czy masz tak zwane wyhamowane mięśnie, czy coś nie spełnia swojej funkcji? Bo byłaś rehabilitowana. Tak. Jesteś tak. do tej pory rehabilitowana? Znaczy sama robię jakieś ćwiczenia okay. tytułem na barecie. Dobra, Czy stabilizacja. Tak, ok. Albo piłka w ścianę, żeby... Ok. No bo jak już zaczęło mi to prawe trochę uciekać i tak przeskakiwać, mm -hmm. to stwierdziłam, że na czas. W, w jakich to momentach to... czujesz, że ono ci ucieka? E, to jest słusznie. Nie, nie kontroluję tego. To okay. jest tak, że mogę iść na przykład po chodniku i czuję, że nagle tak jakby tracę moc w nim. Mhm. To jest taki, takie uczucie, że właśnie nie miała kontroli nad nim. Mhm. Czuję, że mi ucieknie, ale w tym ostatnim momencie mam coś takiego, że je złapię, tak? Okay. On nie ucieknie do końca. Dobra. E, manualnie ktoś pracował z tym kolanem u Ciebie? Jest tam rękoma, e, e, czy tak, raczej okej. Okay. Tak, tak, tak, Czyli nie tylko treningowo. Tak, nie, nie tylko od samego początku, mhm. tak, plus tam mobilizacja blizny, okay. byle okay. się nie porobiły wzrosty, więc z -Z okay. to zadkompleksowo miała. Okej. Dobra, z racji tego, że to było e, 6 lat temu, masz czterem od 6 lat, to prawdopodobnie masz. Bardzo dużo kompensacji różnych w całym ciele, więc musimy sobie zerknąć kilka istotnych rzeczy. Dobra, to tak. Zacznijmy sobie od analizy posturalnej. Okay. Wypychanie jakby. Wypychanie. I jesteś w stanie zejść trochę niżej? Jak trochę nogi szerzej? Mhm. Dobra. Zrobię, ale to już jest. Tu. I jest ból. Czyli tak, jak robiłaś niżej, to czujesz ból w tej okolicy, w okolicy tak. blizny, jak robisz jakby niżej, to czujesz w dole pod kolanowym, tak? tak? Tak, dobra. Jakby coś tutaj było A w lewym kolanie coś się dzieje? Dobra, okay. a z, zrób tak sobie tak tam spokojnie pięć przysiadów. Ok. Dobra, i tak im tych przysiadów więcej, tym cały Twój ciężar ciała ucieka na lewą stronę, więc potem już dźwigasz w większość na lewej nodze. Zrelaksuj się. Sprawdzimy sobie kilka rzeczy. Pełen luz, ja sobie będę tutaj po prostu taki, może być, że skancia u Ciebie robił. Tropimy sobie ruchomość poszczególnych stawów. Bardzo delikatnie, swobodnie. Wszystko co będę robił nie powinno dawać żadnych drogliwości bólowych. Oczywiście duża różnica, jeśli chodzi o prawą nogę. Tam jest pytanie, jakiekolwiek coś z barkami się dzieje, gdzieś wyżej jakiś dyskomfort odczuwasz Kiedyś Przed kolanami? W trakcie. W trakcie. Ale to było od uderzenia. Wiesz co, bo jakby widać to, naszby to jest dość częsty schemat, że po prostu jest duża różnica między prawą nogą a lewą nogą i duża różnica pomiędzy żebrami i barkiem po prawej stronie i po lewej. Także on jest zdecydowanie gorszy, jest duża sztywność tutaj, nawet w tym obszarze, na przykład w porównaniu do tego obszaru. I tak samo miednica, jakby sama cała noga prawa jest dużo sztywniejsza niż lewa. Więc ewidentnie poszło u to w ten sposób. Dobra, słuchaj sprawdzimy sobie tak. Z racji tego, że masz przede wszystkim jakby problem z konnami, to zaczniemy sobie od testowania sił mięśniowej kończyn dolnych. Usiądź sobie wygodnie, z nogi w tamtą stronę. Możemy lecieć dalej z tematem. E, dobra, słuchaj, ręce masz tak, położone na leżance i teraz tak, wyprostuj maksymalnie to kolano. Ok, palce do siebie. Plus jest taki, że masz pełne wyprost, jest w ogóle kluczowe, także ktoś zrobił To Jeszcze raz, wyprost i teraz tak, będę zdawał siłę twoich mięśni, Stara się maksymalnie napiąć. E, zobaczymy sobie, czy jesteś w stanie utrzymać czworogłowym jakby siłę, którą wprowadzę, a dwa, czy nie pojawi, nie pojawi się podczas tego ból. Nie powinno. Stałej siły, mocno, ok. Jak widzisz, czworugowe tutaj w nodze prawej jest w porządku. Druga noga lewa. Trzymaj z całej siły. siły. Było to bolesne? No, nie, tak nie. Mhm. Jeszcze raz. Cała siła. Mocno. Jak widzisz, o, od razu, nie, zwierzę. Pomimo tego myślałam, że prawa noga, nie? jeszcze raz, wyprost. Trzymaj. Cała siła. Mocno. A tutaj jest, jest moc, konkretnie, jeśli chodzi o czwórkę. Ona tutaj rzeczywiście działa. Połóż się na plecy. Dobra, sprawdzimy sobie tak. Mięśnie brzucha i potem mięśnie miednicy, ręce wzdłuż tułowia. I teraz tak. Okładasz nogę w ten sposób, druga noga tak samo. Ok, troszkę wyżej pięty. I teraz tak. Staraj się. Troszkę mniejsze zdjęcie. Ok. Przyklej sobie lędziowe do leżanki, delikatnie potylicę do właśnie do poduchy i postaraj się utrzymać tą pozycję, nie pozwól mi się podnieść ze stołu, dobra? Z całej siły. Mocno. Ok. Jak widać mięśnie brzucha u Ciebie niekoniecznie chcą współpracować. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Trzymaj. Całe siły. Mocno. Od razu, nie? Nie powinnaś nawet drgnąć leżanki, więc wiemy, że wszystko pracuje, ale nie mięśnie brzucha tutaj. Dobra, idziemy sobie dalej. Mięśnie lędziowe większy. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwolę wyprostować mi nogi w stawie biodrowym. Z siły. Mocno. Ok. Lędziowy większy z tej strony. W porządku, idziemy od razu po średni, pchnij nogę w moją stronę, ok. Poczekaj, rozluźnij się, Stara się te nogi nie unosić, nie rotować, tylko po prostu pchać ją do boku, dobra? Pchnij jeszcze raz, z całej siły, ok. Cała siła, mocno. Jak widzisz nie ma tu zbyt dużo siły w pośrodkowym średnim, więc to jest kolejna rzecz, która jest problematyczna. Rozluźnij się, luźno, luźno, luźno. Pchnij mocno, z całej siły. Tutaj w ogóle nic nie działa w tej nodze się średnie tak samo. Utrzymaj zdjęcie. Nie pozwól wyprostować nogi. I tak samo, widzisz, będzie większy. Czułeś różnicę jednej z jednej na drugą stronę. Stały się mocno. Znaczy, od razu cię ściągam. Nie powinien znowu drgnąć. Prosty uda. Utrzymaj nogę w ten sposób. Nie pozwól mi tej nogi położyć na leżonkę. Stały się mocno. Zero. Kolejny mięsień. Utrzymaj. Nie pozwól położyć. Prostu tak samo. Czworogłowy uda, czyli te wszystkie głowy, które przyczepiają się od mniej więcej kości udowej i tworzą dalej tutaj struktury nad rzepką. Przypią się do z wartości piszowej, nieźle, ale sam prostuda słabo, leży. Dobra, przyciągnij mocno nogi do siebie. Czekaj, czekaj, czek. nie, nie, nie, w ten sposób, w ten sposób przyciągaj do siebie. Ok, nie pozwól mi odciągnąć nogi, z całej siły. Ok, przywodziciele działają, też nie podnoś tyłka, tylko w ten sposób przyciągasz nogi do siebie, maksymalne przywiedzenie, z całej siły. I przywiedzenie znowu, no nie? Noga lewa, zero. Eee, dobra, sprawdźmy sobie jeszcze rotatory. Połóż się na plecki, wykonaj sobie właśnie, utrzymaj taką pozycję Nie pozwól mi zrotować nogi w drugą stronę. Ok, rotatory działają. prawej nodze lewej utrzyma nie pozwól mi zrotować całej siły. Znowu, no nie? Czujesz różnicę. Jakby nie jesteś w stanie tego w ogóle napiąć w żaden sposób. Dobra, połóż się na brzuchu, wiesz co, zsuń się tak do dołu, dobra, ok, ręce wzdłuż tułowia, głowę połóż sobie na boczek, okulary twoje położę gdzieś tutaj na stole. Ok, przyciągnij w prawej nodze piętę do pośladka. Ok, widzę, że ma duże ograniczenie ruchu. Sportu zakresu zakresowców. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól porosować mi nogi z całej siły. Mocno. Ok, grupa kuszołowo ogólniewa działa. Druga noga. Trochę lepiej. Utrzymaj. Nie działa. Znowu. Do góry. Utrzymaj. Nie pozwól mi tej nogi położyć z całej siły. Mocno. Ok, poślad. Jeszcze raz. Do góry. Trochę w odwiedzeniu. Ok, utrzymiam taką pozycję, nie pozwól położyć mi nogi, nie pozwól położyć mi nogi na leżankę. Z całej siły, mocno. Ok, pośrodkowy wielki działa. Na góry. Z całej siły, mocno. Nie działa. Ok, możesz się położyć na plecy. Dobra, więc tak. Stajcie ciekawszych rzeczy. Wiemy, że nic cię nie działa w lewej nozy, dobrze. Ogólnie. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze kilka takich kluczowych mhm. miejsc. Dobra. Okej. Okay. Dobra. I teraz tak. Wiemy, że tak, lędziowy większy, pośladkowy wielki, grupa kuszowo prosty uda czworo głowy, w sumie wszystko w tej nodze nie działało, nic, no nie? I to w tej lewej. I teraz tak, musimy sobie sprawdzić, połóż sobie rączki, co może być przyczyną, że masz praktycznie wszystkie mięśnie kończyny dolnej wyhamowane. Tam nic nie spełnia swojej funkcji, stąd inny sobie bardzo mocno przeciążasz, stąd druga noga będzie musiała bardzo mocno kompensować. W przysiadzie w ogóle dzieje się pewnie cuda, bo ta noga Cię boli, ale ta nie ma siły, przeciąga ciężar ciała na tą nogę. Ciężko powiedzieć co, jak to się może skończyć? Może się skończyć, może być wszystko w sumie. Po czymś takim co tu widzimy. I teraz tak, musimy sobie sprawdzić, co będzie osłabiało Ci to kolano i tą nogę. Usiądź sobie wygodnie, zrobimy sobie taki test kinesiologiczny, weź sobie nóżki w tą stronę, który nazywa się Terapia Localization oznacza to, że jeżeli ty swoją ręką dotniesz miejsca problematycznego, te kolano było najbardziej urazowe. Zobaczymy sobie, czy właśnie to, że nie masz, masz problemy z tą nogą, to nie jest dalej problem tej nogi. Co będzie dość ciekawym ogólnie wnioskiem tutaj. I teraz tak. Tu, gdzie czujesz ból, tu, gdzie był największy ból, jaki pamiętasz, w tej nodze, dotnij sobie swoją ręką e, prawą. Dobra, mogę dwa miejsca. Dobra. Najpierw sprawdzimy jedno, później drugie, dobra. Chyba, że to są na przykład takie miejsca. One się mieszczą tutaj? Tak trochę bardziej. To dotnij sobie całą rękę, tak, żebyś to objęła. Tylko to mój taki delikatny dotyk. Mhm. OK? Ta ręka sobie leży, wyprost, utrzymaj, tylko tak, na początku puść jeszcze, już wiemy, co tutaj temu zrobić, ta noga sobie zwisza, utrzymaj tą pozycję, nie pozwól mi przełamać siły, z całej siły. OK, widzimy, że idzie kiepsko, nie? Raz, że pojawia się ból, dwa, że nie masz siły, wyprostuj tą nogę, dotnij sobie tam, delikatnie. Maksymalne napięcie tej nogi, dobra? Stałe siły, mocno. Ok. Taka jest różnica, no nie? Uh -huh. Połóż się na plecy. Czyli wiemy, że będziemy musieli zajmować się i tak prawą nogą, mimo tego, że ona jest niezła. Mieliśmy problem z mięsiem ledziowym większym. Utrzymaj taką pozycję. Stały siły mi to przytrzymaj, dobra? Mocno, cała siła. Ok. Jest tej siły brak. Teraz nie ty będziesz dotykała, tylko ja Ci wprowadzę bodziec. Jeden z dwóch na początku. Utrzymaj. I jest OK. Dobra. Sprawdzimy sobie też mięśnie brzucha. Ustaw sobie nogę w ten sposób. Drugą noga tak samo. Tu mieć problem. Dotkniemy. Utrzymaj taką pozycję. I mięśnie brzucha jest OK. Dobra. Czyli wiemy. Że żeby poprawić w ogóle sytuację twojej lewej nogi musimy i tak pracować sobie z tym obszarem. Możemy sobie sprawdzić dokładnie z którym obszarem. Możesz sobie jeszcze raz usiąść. Możemy sobie to bardzo mocno zawęzić do jednego punktu, który trzeba zrobić. Wsunij się tak, żeby tylko podudzia wystawały z rżanki. Dobra, idealnie. I teraz tak, które miejsce było najbardziej problematyczne według ciebie? Teraz zawęzimy sobie do powiedzmy trzech palców. nie sobie. Tutaj czułeś ten większy ból, tak? Czy to jest więcej na obszarze tej blizny? Dobra. No, tak, troszkę podniem. To weź to, to dotknijmy sobie obszar tej blizny, O w ten sposób, no nie? Spróbuj sobie tak to chwycić. Dobra. Wyprost nogi. Tylko ty musisz trzymać to teraz cały czas. Mhm. Stały siły, mocno. No i jest siła, ok. Pójść to, wyprostuj teraz. Brak, no nie? Ok. Jeszcze raz. Teraz ja sobie to zrobię. Cała siła. Dobra. Więc wiemy, że będziemy musieli pracować sobie z tym okolicą tego urazu. W ogóle pod kątem. Zaraz tego, że to było ile lat temu, przypomnij mi? Ale to druga operacja? Bo te cięcie jest po której operacji? To jest po krzyżowych. Po krzyżowych. Nie powinno być tak, że ty odczuwasz to w jakikolwiek inny sposób. Powinnaś tak samo odczuwać tutaj, jak i tutaj. Nie może tak być, no nie? Musimy zrobić na tyle długo pracować z tym obszarem, aż po prostu jeszcze odczuwała to w ten sposób. Tak naprawdę możemy sobie jeszcze bardziej zawęzić. Zobaczymy sobie, która część tej blizny tego razu jest problematyczna. Wyprostuj nogę. Trzymaj z siły. Trzymaj, trzymaj. Nie, tutaj już nie. Trzymaj. Tutaj też nie. OK. Czy to naprawdę tylko tutaj ten obszar? Zobacz tak. Czy to jest bolesne? Nie. Tu? No. Nie. Tu? To już tak. I to jest ten obszar, no. który musimy naprawić. Kładziesz się na plecy. Lecimy sobie z obszarem tej blizny. Dobra. Czy nie będzie taka super wyrafinowana praca? To jest bolesne, tak? Więc trzymam sobie, czekamy aż zejdzie to. Odpuści. Znieczulisz się na to. Czyli będziemy musieli Twoje blizny całkowicie znieczulić. Dostaniesz potem prawdopodobnie zadanie do domu. Nie wiem, czy uda nam się zrobić to idealnie. Natomiast dostaniesz sobie zadanie do domu. i Ale i tak, to co zrobimy sobie na terapii tutaj, mamy jeszcze trochę czasu, powinnam się od razu przyłożyć raz na mobilność tkanek, które tutaj sprawdziliśmy sobie ruchomość zaczyna się sprawa ruchomość stół, bioderek, e, całej reszty. I o tym oczywiście będziemy sobie przysiad i oczywiście będziemy sprawdzać siłę tych mięśni, które były wyhamowane po tej stronie. E, Pośrodkowy średni tak naprawdę po, po obu, a później wszystkie mięśnie jakby z tej e, strony lewej. Jak odczucia? Trochę lepiej. W skali od 0 do 10 jak byś to oceniła? Na to co było wcześniej tak 7,5. Czyli teraz jest 7,5 a wcześniej było? Dziesięć, dobra. Jak tutaj? Mhm. Teraz jest w skali dziesięciu. Jak to wygląda? Cztery. Nie jest to jakaś specjalnie trudna praca, bo to jest coś, co mogłoby być sobie samo w domu. Każdy pojeździć palcem po bliźnie, każdy potrafi. Znaczy nie wiem, czy każdy by sobie był w stanie zdać ból 9 albo 10 na 10 przez dłuższy czas. Natomiast ja cię wypuszczę tak, że ona będzie całkowicie neutralna. Natomiast jakby się okazało tak, że ona ci troszeczkę wróci, to sobie sprawdzisz tak za dwa dni, czy jest inaczej. Jak będzie jakieś miejsce, to znowu przeciśniesz sobie, rozmasujesz i to ma być takie, same, takie samo odczucie, jak wyżej, niżej, obok gdziekolwiek. Pod kątem zakresu ruchu, to już zaraz zobaczymy, bo tam miałeś duże ograniczenie zgięcia w ogóle w stawie kolanowym, także ten przód całą część się ogranicza. Zobaczymy sobie z kilka takich kluczowych miejsc przodu uda, które ewentualnie możemy rozpracować i poprawić tutaj sytuację. I nie wiem czy korzystasz z czegoś takiego, jak rolling? Nie. Fajnie jakbyś sobie roller zakupiła, to też byś sobie wyeliminowała takie napięcia główne, no nie na udzie, które gdzieś tam się jeszcze pojawiają. Więc zrobiłeś sobie taki konkretny automasaż. Więc rolka do zakupu mhm. i jedziemy z tematem. Tak? Przód uda, bok uda, ty uda, poślad do rozpracowania. Powiedz mi teraz tak, w skali 010 jak to wygląda? Dwa. To już jesteśmy na końcóweczce. Dobra. Popnij nogą w moją stronę. Maksymalne odwiedzenie. stałe siły. Mocno, mocno, mocno. No i tutaj coś się zaczyna dziać. Stały siły jeszcze raz, mocno. Ok, dobra. Przyciągnij mocno nogi do siebie. Stały siły, mocno. Mm -hmm. Tu tak niekoniecznie, bo będziemy musieli dalej pracować. I usiądź sobie wygodnie, bo oceniliśmy w sumie dwa mięśnie. Oceniliśmy sobie czworogłowy, wyprostuj maksymalnie nogę. Stały siły, na maksa, mocno. Ok, jest lepiej. Tutaj dotnij sobie tego obszaru ręką. Wyprostuj. Stały siły z porządku? Czy jakiś ból się pojawia? Tu trochę. Tutaj trochę. Puść rękę, wyprostuj z całej siły na maksa. Musisz tak, palce do siebie, maksymalny wyprost. Ok, jeszcze trochę nam tutaj, jest lepiej zdecydowanie pod kątem, ale tutaj jeszcze nie jest wszystko zrobione. Wiesz poprosiłbym Cię, żebyś położyła się na prawym boku. No Wiesz to zrobimy sobie tak, na początku mega powierzchownie, no także wykorzystamy sobie takie, no to proszę bardzo. Proste techniki z masażu tkanego moki, a później sobie wylecimy trochę głębiej. Ogólnie to, co robię, wszystko, co się robi, będziemy robić, powinno być całkowicie bezbolesne. Wszystko. Także jak jest, to wiesz, że coś tam jest nie tak. będzie sprowadzać pod kątem kłócia. powiedzmy tak, tutaj odczucia okay. i tutaj. Mocniej i tutaj drugie. A tutaj? Tu nie. I tutaj? Tu mocniej, bardziej wrażliwe. Bardziej wrażliwe, dobra. No to akcja jest taka, że po prostu znowu to dziugamy. Aż się uodpornie. <laughs> przejdzie powiedzmy to, że przejdzie. Jest ok, tak? Mm -hmm. I teraz tak, przyjadę sobie tutaj. Powiedz mi, czy jest jakieś miejsce, które jest inne? Nie Nie ma, tak? Nie. Dobra. Nie. O. Teraz? O, tutaj troszkę. Tutaj, o, tutaj tak? Tak, jak się zaczynamy zbliżyć. Te... Jak tutaj? O, tu. W skali 010 jak to oceniasz? Pięć. No mhm. dobra, jak ruszasz to takie sześć. Takie sześć, dobra. Jak odczucie teraz? Okej okay, jest. Dobra. Połóż się na plecy. Ok. Wysypę rączki w susztułowie. Pchnij w moją stronę, z całej siły. No i teraz mocno. Ile masz? No i teraz pośrodkowy średni to jest? Nie wiem, czy ty czujesz też jakby że on się angażuje? Pchaj mocno, pchaj mocno. No i jest ok. Dobra. Utrzymaj w ten sposób. Stały siły, mocno. Jest ok. Obie nogi. Trochę za bardzo zdjęcie. Dobra, utrzymaj tak. Z siły. Mocno. Okej. Okay. No jest duża różnica. Ojej, zmęczyłem się. <gry> przyciągnij nogi do siebie. Z całej siły, mocno. Przywodziciele w porządku. Połóż się na brzuchu. Zsunij się troszeczkę. I teraz tak, noga ta dużo gorsza to była lewa. Przyciągnij piętę do pośladka. Z siły, mocno, mocno, mocno, mocno. Cała siła, cała siła. Jest ok. Druga noga, ona była w porządku tu. Trzymaj całej siły. Jest ok. I ta noga do góry, trzymaj tak, jest OK, dobra, połóż się na plecy. Dobra, usiądź sobie wygodnie, zwieź sobie nogi z leżanki, wyprostuj nogę z całej siły, mocno. Teraz mógłbym spokojnie usiąść na tą nogę. Cokolwiek się pojawiło tutaj? Był jakiś ból teraz? jak? Nie, teraz nie było, tak? Dobra, Po prostu jeszcze raz, sprawdzimy sobie, z całej siły, mocno, dobra, trzymaj cały czas, z się mocno, dobra. Jakiś ból się pojawił teraz? Tutaj delikatnie. Teraz, tutaj delikatnie. Najbardziej niech mi Dobra, w sensie. ok, wiesz to wyprostuj jeszcze raz na chwilę tą nogę, mocno, z całej siły, dobra, ok, rozluźnij się. Czy jakiś ból się pojawił? Nie. Jeszcze raz, kilka razy. Raz, dwa, trzy. Coś się dzieje? Znaczy tylko słyszę, że Słyszysz, ok. Czyli bólu teraz nie ma w kolanie? Nie czujesz nic. Dobra, jeszcze raz. Dobra, też nie uciekasz. na. A w ogóle masz głęboki przysiad. Nie wiem, że zauważyłeś praktycznie, tylko do ziemi dotykasz, no nie? Tak nie Nie czujesz pod kolanem. Dobra. A wiesz co? Ok. Chociaż na chwilkę na plecki, połóżcie. Dobra, noga zgięta. Sprawdzimy sobie jeszcze w obrębie, żeby nie było tak, że ta blizna po prostu będzie cały czas kiepsko, po prostu, że ten ślisty tkanek będzie słaby, bo był spory problem po środkowej stronie uda. Zobaczymy sobie jak jest po środkowej stronie podudzia. Chcemy, żeby wszystko tutaj na przestrzeni tej blizny było elastyczne i się fajnie ślizgało. Żeby ona była też lepiej ukrwana. więc sprawdzamy sobie. Też tutaj czuję, że jest, jest kiepsko trochę. Dla porównania sprawdźmy sobie drugą nogę. Nic nie ma, no nie? Także znowu gdzieś przy tej kości piszczelowej mam problem, zaraz tuż pod blizną, więc sobie to do końca dopracujemy. Rozumiem, że znowu jest nieprzyjemnie. Uh -huh. Trochę tak. Trochę tak. Natomiast żeby w przyszłości, żebyś nie miała jakiejś większej kontuzji, to i tak będziesz musiała zrobić coś ze stopami. Pod kątem ruchomości podudzia jest jakby widać, że to jest niezależny problem. Trzeba to poprawić, dlatego że od razu masz tak, że masz duży ruch supinacji pięty, czyli ta noga układa się do zewnątrz, ale jeśli chodzi o ruch pronacji pięty, to jest on bardzo słaby. Jak ruch prognacji pięty jest słaby, to znaczy, że masz kiepską amortyzację stopy. Jak masz kiepską amortyzację stopy, to znaczy, że inne struktury będą musiały to amortyzować. Jeśli okaże, że przeciążysz sobie właśnie niekoniecznie staw skokowy, ale gdzieś tam kości śródstopia, albo kolano, albo biodro, albo kręgosłuprędziowy, więc coś z tym Trzeba. będzie zrobić, no. okay. czy cokolwiek się zmienia? Czuję, że znowu idzie tak, jak Czyli jest tutaj. Czyli tu już jest nieźle, tak. a schodzę niżej i jest źle, źle, źle, źle, źle, źle. Ok. Ta sztywność tutaj po wewnętrznej stronie podudzia też będzie utrudniało, utrudniała, jest taka duża szansa na to, właśnie ten ruch jest stop, o którym mówiłem. Więc może być tak, że sobie opracujemy to, przykład prawie twoje kolana, na przykład prawie się trochę stopa. Ja sobie tak szybko sprawdzę, jeszcze raz tak, te wszystkie mięśnie pchnij mocno. Znaczy, no To już się muszę sprawdzać, bo to ja widzę, że ty pchasz. I że nie przodu módek było wcześniej, bo wcześniej jak prosiłem ci, żebyś pchnęła, to od razu było tak zgięcie, rotacja, i próbować coś zdziałać. Teraz jest czystów pchnij I z automatu ci się ładnie napina mocno z siły. Z automatu ci się napina mocno po średni. I czuć, że jest spora siła tego mięśnia. Druga strona mocno. No i tutaj tak samo jest konkretne napięcie, będzie większy, utrzymaj tak. Z się mocno. Ok. I obie, obie, obie nóżki do zgięcia. Utrzymaj taką pozycję, z całej siły. Ok. I teraz tak. Mogłaś mieć ból odcinka lędziwego, bo nie pracował ci brzuch, nie pracował ci lędziwej większy. Być może też inne struktury, tam powoźnie śpiew lędziowa, czworobocznie lędziwej. Lędziwe tego akurat nie sprawdzałem. I po prostu prostownik. Mógł po prostu być nadmiernie przeciążony, bo inne mi nie pracowały. Jak nie pracuje ci brzuch, to z automatu prostownik jest w większym napięciu. Od razu masz pogłębioną lordozędziową, dużą sztywność prostownika. Jak zawsze ci pracować brzuch, powinno to się zbalansować, skompensować, napięcie powinno się zmniejszyć. Tak samo napięcie na np. lędźwiowego większego, a po stronie prawej mogło być dużo większe, bo ten lewy był bardzo kiepski, no nie, wyłączony. Teraz jest ok. Przyciągnie jeszcze nogi do siebie bardzo mocno. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. W ogóle tak naprawdę cała przednia taśma, bo przywodziciele są teoretycznie ciągiem dalszym z na ziemię większym. Jeden nie pracował, drugi nie pracował. Eee, dobra, więc jest eee, nieźle. Zegnij sobie jedno, a tu już sprawdzaliśmy, dobra. Słuchaj teraz tak, wstajesz sobie jeszcze. Znaczy tak, na początku siadasz. To jest dużo czyste. Jeszcze raz, wyprost maksymalnie tej nogi. Cała siła, na maksa. Ok, i tak ony być. Ona nie drgnie i nie boli. Jeszcze raz. Ja sobie wprowadzę tylko bodziec na tą nogę. Sprawdzamy. Mocno. Nie, mnie nie woli. Coś się pojawiło? Dobra. Przysiad. Robisz taki maksymalnie głęboki i aż 10 sztuk. Lecimy. Dawaj. No, Raz. Lecimy. Coś się dzieje. Jesteś prostsza, no nie? Od razu tam 5 i od razu schodziłaś na lewą stronę. Jest to symetryczne, chociaż byś musiała trochę wypracować, bo mhm. akcja jest taka, że jeżeli była taka sytuacja, że na przykład ciężko powiedzieć od ilu, ale od długiego czasu ten mięśnie nie pracowały, to ty chodząc teraz będziesz troszeczkę inaczej w ogóle bodźcowała całe swoje ciało, byś równomiernie obciążała te mięśnie, więc e, może być inaczej. Efekt tego, co wypracowaliśmy, taki maksymalny, jeżeli to nam się nie cofnie, a teoretycznie nie powinno, pojawia się dopiero tak naprawdę po, po nie wiem, dobie, dwóch, ciężko powiedzieć. I teraz tak, z takich istotnych rzeczy, Usiądź sobie wygodnie. Pierwsza rzecz jest taka, że na razie sobie zostawiasz dwa dni spokoju, później sobie sprawdzasz jak ta blizna reaguje. Ona ma być w ogóle nietkliwa, całkowicie neutralna na całej swojej długości. Jeżeli gdzieś się pojawi, dociskasz, czekasz, rozmasowujesz, ma być identycznie. Popracujesz sobie 5-10 minut, skończy się. Druga opcja. Oczywiście nie masz czegoś takiego jak piny. Bierzesz sobie widelec zwykły i sobie sprawdzasz. Tak? Sprawdzasz sobie na przestrzeni całej blizny, co tam się dzieje. Jak będzie jakieś miejsce, które tak jak było w Twoim przypadku, było dużo ostrzejsze, bardziej wyraźne, ładujesz to widelcem, nam się wyciszyć. Potem sobie sprawdzasz takim przeciągnięciem, czy jest wszędzie tak samo. Powinno być tak samo. Kupujesz sobie roller do zwałkowania przód uda, w, w ogóle wszystko, zacznij sobie tak, jednego dnia sobie łydki sprawdź, drugiego sobie sprawdź, tutaj przód uda, ewentualnie poświęć sobie pół godziny, żeby się zrolować, to z automatu poprawi Ci w ogóle zakres ruchu, jakość, gibłość tkanek, nie będziesz narażony na urazy, byś mogła spokojnie bardziej obciążyć tą nogę. Połóż się na plecy, pokażę Ci o co chodzi z tymi stopami, o których mówiłem. Ruch supinacji pięty to powinien być średnio, raczej ten ruch powinien być miękki, elastyczny u Ciebie nie do końca nie jest miękki, elastyczny powinien wynosić około 40-45 stopni. Tu jest trochę za mało, jest sztywno, ale to jest jakby mniejsze zło. To jest pozycja neutralna. Ruch pronacji pięty powinien wynosić około 20-15 stopni. Patrz co u Ciebie się dzieje. Tego ruchu jest bardzo mało i ten ruch jest sztywny, twardy. Trzeba było w dłuższej perspektywie czasu popracować z tym prawdopodobnie, więc nawet po stronie przyśrodkowej za co tu się dzieje wizyta po stronie środkowej są bardzo mocno problematyczne, one powinny być znowu neutralne. Powinna się tak samo jak po stronie bocznej. Czujesz różnicę? Dużo różnic, no nie? Do rozpracowania na pewno stronę środkowa. ale na początku sobie zrób mięśniową akcję w ogóle z nogami, od tego sobie zaczniemy. Ta strona, tej supinacji jest dużo więcej. Trochę czuję, że masz większe napięcie w podudziu, ta stopa, jak robię supinację, ona mi od razu idzie do zgięcia podeszłowego. Więc gdzieś tam prawdopodobnie podudzie tutaj z tej strony do rozpracowania. Załatwisz sobie to rollerem, OK. I tutaj pronacja, jak widzisz, też jest ograniczona. Powinno być jej dużo więcej, być bardziej elastyczna. W ramach tego, że się zgłosiłaś, zrobisz sobie to w przeciągu kilku dni. Na początku rozpracujesz sobie, trochę popracujesz i my po prostu w połowie lipca spotkamy się i jeszcze raz dopracujemy sobie już tak. Bez kamerki, tylko dokończymy sobie tu tą akcję, dobra? Z nogami i powinno być wtedy nieźle, a teraz będzie bardzo przyzwoicie. Dobra? Ok. To by było tyle. Także dzięki wielkie. No, przysiad idzie, noga jest w ogóle silna, nie ma problemów, więc e, powinno być nieźle. No. Dzięki.